Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam do, do Was takiego luźnego wakacyjnego vloga właściwie, takiego daily vloga. Także zabieram Was na zakupy. Jest ze mną oczywiście mój braciszek. Oh wow. <laughs> Także lecimy na zakupy i do kina na coś, co jest no totalnie w moim typie. Park from home. Tak. Eee... Także o tym opowiemy Wam już jak będziemy w Arkadii, a teraz do zobaczenia. Kochani, my już jesteśmy w Arkadii, yy, mamy swoją kawę, tak jak widzieliście yy, i zaraz będziemy lecieć do sklepów. Ja mam zamiar kupić jakieś stroje kąpielowe, bo za dwa dni yy, jedziemy nad morze. Także co? Pokażę wam, to zaraz wszystko, o ile coś znajdę. A z tym może być problem, jak zwykle. Także lecimy. i na rozmiar mniejszy niż 36 i 34. No i fajnie. No nie, bo nie ma. No ja, to nie fajnie. Czy no naprawdę rozmiary się zaczynały od 40. Najwyraźniej tak. Dobra, kochani, mam cztery stroje, wszystkie cztery, które wzięłam o, tu, wyszło na mojej łapce. E, nie będę ich Wam teraz pokazywać, bo e, najprawdopodobniej będę coś kręciła na plaży, jak już będziemy nad morzem, także pokażę je Wam kiedyś, e, ale za zakupy uważam za udane, bo wydałam mnie całe, chyba 300 zł i mam cztery przepiękne stroje, także w sumie się cieszę, bo kupiłam to, co chciałam. Co po razie w miałam bikini, kupiłam jednocześciowe, ale bywa i tak. Nie wiem, po co na to mówię. Ale no, mówię. <gry> Dobra, e, kochani, e, idziemy teraz zjeść coś, tak. Do, do Coś. E, nie wiem. Może pójdziemy na jakąś sałatkę, może jakiegoś wrapa. E, raczej takie. A, tam widziałam też tratoria włosko. To możemy pójść do swojej tratorii. Stać nas? E, Stać nas. Nas. Wstać nas. No, a potem idziemy do kina. Także o tym to potem wam powiemy. A teraz e, kończę, bo się zaraz normalnie Ludzie. będzie knockout. W ogóle teraz Wam jeszcze powiem, na jaki film idziemy, ponieważ mój brat teraz ma się nie odzywać, bo będę się na niego skarżyć, więc wybrał Spidermana, daleko od domu. Nigdy, nigdy w życiu nie oglądałam żadnego filmu Marvela. Żadnych Avengersów, żadnego Ironmana, niczego. Ja nie mam pojęcia w ogóle o co w tym chodzi. Nie jest tak, że jestem ignorantką, znaczy, może to tak wyglądać. Ja po prostu strasznie nie lubię tego typu filmów. Dla mnie, wiecie, obyczaj, no. No, nawet komedie romantyczne, zresztą. Eee, biograficzne filmy są fajne, ale. Ale nie. I nie mam pojęcia o co chodzi, a idziemy na którąś część Spidermana. Ja nie wiem nie, nie wiem, nie widzę tutaj logiki, totalnie, ale ale poszliśmy, wydaliśmy pieniądze, znaczy idziemy, wydaliśmy pieniądze, także o, A ja się zmykam, bo przychodzimy jedzonko. Bo... Dobra, kochani, film się skończył. Właśnie wychodzimy z Arkadii. Ja cofam wszystko, co powiedziałam o filmach Marvela, bo film był genialny, absolutnie genialny. A Tom um, Holland gra bardzo fajnie. Nie, serio, film mi się bardzo podobał, Jestem. O, jeszcze spotkaliśmy z naszych w sumie znajomych, więc było, było mega fajnie. E, także teraz wracamy do domu. Ja się o filmie wypowiem, jak mi zejdzie szok, bo w sumie, wow, serio jestem w szoku. I na pewno obejrzę większość filmów Marvela. Także, no. Wracamy do domu i tam się powiem więcej. Cześć kochani, witam się z wami już kolejnego dnia. Wczoraj wróciliśmy dość późno, i jeszcze była burza, więc zanim się ogarnęłam i, i to wszystko to e, trochę czasu minęło, także mamy kolejny dzień, piękną niedzielę słoneczną. Ja sobie siedzę na balkonie. Popijam kawę, oczywiście. A, i czytam Boga. E, także co? A propos tego filmu wczorajszego, to cofam naprawdę wszystko, co powiedziałam złe o filmach Marvela i w ogóle. Um, ja wiecie, zawsze jak oglądałam to tylko jakieś takie krótkie fragmenty i zupełnie tego nie ogarniałam, nie wiedziałam o co chodzi, nie rozumiałam i nie widziałam sensu w ogóle w tych filmach. Oprócz tego, że kilku aktorów jest takich, których lubię. Um, ale po wczoraj... Zwracam honor i naprawdę szanuję, bo moim zdaniem to w jakiejś formie jest w sumie arcydzieło. także... wow! I teraz już napisałam nawet do Natalki, bo ona wiecie jest wielką fanką Avengersów i tak dalej. Także będziemy sobie na pewno o tym gadać, a mnie czeka duży maraton filmowy w <śmiech> większości filmów Marvela, także... Naprawdę, zwracam honor i jestem pełna podziwu dla twórców, także... Wow. To było po prostu wow. biorę się za sprzątanie y, pokoju i pakowanie na morze, ale najpierw Spotify i pewnie sobie włączę jakiś podcast. Najbardziej lubię podcasty Kalinskofitok. To jest Kalin Nicholson, którą może znacie? Może nie? I w każdym razie bardzo Wam polecam jej podcasty, bo są po prostu genialne. I przy okazji, jeżeli chcecie, to możecie się nauczyć po prostu angielskiego w tej wersji amerykańskiej. Także. Lecimy. Ja już dzisiaj dwa przesłuchałam i sobie ogólnie powtarzam cały czas, więc... How to stop wasting time. Jedziemy. Hi everyone, Adrian Finch here, host... Dobra, podcast jeszcze leci, więc to znaczy, że spakowałam się dość szybko. Głównie chodziło o to, że spakowałam się dwa dni temu. Tylko mm, plany pogodowe uległy małej, dużej zmianie, ponieważ zamiast 25 stopni ma być nawet 12. Myślę, że jak na plażowanie to jest idealna pogoda, ale na szczęście będziemy mieli też tam różne inne zajęcia, także mam nadzieję, że po prostu dobrze się spakowałam. I że uniosę tą walizkę, bo jeszcze nie dopakowałam sprzętu, a to będą jakieś 2-3 kg więcej, więc zobaczymy. A teraz lecę gotować i zacznę do was za chwilę. Kochani, ja mam już drugą kawę, e, to znaczy, że zaraz będę się zabierała za pisanie książki, e, także będę się z Wami też powoli żegnać. Mam nadzieję, że taki filmik luźny, bardzo wakacyjny, e, taki typowy daily vlog Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej, to dajcie znać, zostawcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach. E, ja czekam na Was również tak na co dzień na moim Instagramie. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!